Witam serdecznie na naszym pierwszym z ostatnich webinariów organizowanych przez Centrum Cyfrowe w ramach projektu Spółdzielnia Otwartej Edukacji w Bibliotece. Na zakończenie tego projektu postanowiłyśmy spotkać się z wami jeszcze raz i wykorzystać też ogromny zasób materiałów, które, które powstały w czasie, w czasie projektu. E, przepraszam, bo tutaj coś mi się wyświetliło, ale, e, ale mówię dalej. E, więc e, wykorzystać ten cały zasób materiałów, które, nam, e, które są e, dostępne, które powstały w czasie, w czasie projektu. I stąd pomysł, żeby jeszcze raz właśnie przez te trzy dni, dzisiaj, jutro i pojutrze, e, spotkać się i porozmawiać o tematach, które gdzieś tam są nam bliskie i wydają nam się ważne dla dla naszej społeczności, dla was. Wiemy, że duża część z was jest z nami już od trzech lat, więc to szmat czasu i jest nam bardzo, bardzo miło, że tak, takim zaufaniem państwo nas obdarzyli i że tyle godzin ze swojego życia poświęcili. I mam nadzieję, że, że z korzyścią i dzisiaj właśnie dlatego też, dzisiaj jestem pewna, że z korzyścią, ponieważ dzisiaj zaprosiliśmy Monikę Szmajchel Zarzeczną, która opowie trochę o tym, jak rozmawiać z cyfrowymi debiutantami, jak wejść, jak rozpocząć, jak uczyć tych kompetencji cyfrowych. Jeszcze potrzebuję teraz chwilki, żeby włączyć prezentację. O, już jesteśmy w prezentacji. Mam nadzieję, że Państwo, państwo tę prezentację widzą. Hmm, czyli tak, Monika, która pracuje na co w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Edukacji. E, dobrze mówię. E, informacyjnego e, i prowadzi takie dwa projekty. Z jednej strony zajmuje się e-learningiem, a z drugiej strony współpracuje z, e, przy projekcie Biblioteka dla wszystkich, e, również z ukraińskimi bibliotekarkami i nauczycielkami. Jak rozumiem, może Monika powie więcej też o tym projekcie i, e, i wejdzie z. Z, z Państwem tę tematykę, jak rozpocząć yy, yy, pracę i rozmowę w ogóle o kompetencjach cyfrowych. Za to ja chciałam jeszcze zrobić super szybkie podsumowanie projektu, skorzystać z okazji, że Państwo są z nami i opowiedzieć, yy, ile się zdążyło, ile zdążyliśmy w te, yy, w te trzy lata, ile się udało w te trzy lata yy, zrobić, ponieważ wydarzyło się w tym czasie yy, no naprawdę wiele. Mieliśmy na przykład 12 łącznie z tymi ale 12 webinariów tym, przez ten czas. Udało nam się przeszkolić, a właściwie Państwu się udało przeszkolić. I wyszło nam, że to jest mniej więcej 2,5 tysiąca uczestników i uczestniczek warsztatów, tysiąc osób korzystało z naszego kursu online'owego. Mieliśmy dwie duże hybrydowe konferencje, jedna w takim trudnym covidowym czasie, ale Państwo oczywiście nie zawiedli i mieliśmy bardzo dużo, dużo uczestniczek. Mam nadzieję, że, że konferencje też się gdzieś tam Państwu przydały. Oprócz tego przeszkoliliśmy dużo trenerek, trenerów. Mieliśmy całą, całe duże grono mentorek na kursie. I to, co na koniec tutaj zostawiłam, też powstało kilkadziesiąt dobrych praktyk i scenariuszy warsztatów oraz otwarty kurs. I Mówię o tym dlatego, że, y, y, y, że na koniec projektu chciałam serdecznie zaprosić do y, wejścia na stronę, która się nazywa metoda Spłetkurs y, i obejrzenia, zobaczenia co takiego powstało w czasie, y, w czasie tego projektu. Można tam znaleźć sam przewodnik po metodzie, to znaczy w jaki sposób działamy. Zachęcam do obejrzenia tego przewodnika, bo tam jest też dużo bardzo praktycznych informacji, między innymi dotyczących prawa autorskiego i tego czym są w ogóle otwarte zasoby, bo tym się zajmowaliśmy w projekcie. Nie tylko sama taka teoria o spółdzielni otwartej edukacji. Oprócz tego mamy katalog dobrych praktyk, który powstał we współpracy, a właściwie dzięki i e, m, bibliotekarkom, które z nami, e, z nami były w czasie projektu. E, bardzo dużo pracy je to kosztowało, a ten katalog jest faktycznie bardzo wartościowym takim e, materiałem, do którego e, zachęcam, żeby zajrzeć, może, może jakieś inspiracje tam się znajdą. Oprócz tego oprócz samych dobrych praktyk mamy też katalog scenariuszy, warsztatów, więc jeżeli ktoś szuka takiego fajnego, fajnego ale też już sprawdzonego gotowca, to zachęcamy do do zajrzenia do, do scenariuszy. I na koniec od 1 września kurs online, który pewnie część z Państwa przeszła z mentorami, będzie mentorkami będzie otwarty do przeglądania, do, do wykorzystania, do, do czerpania wiedzy. Będzie można po prostu sobie obejrzeć i wyciągnąć z tego kursu, co jest dla Państwa najciekawsze ale oprócz tego będzie można po prostu go przejść od początku do końca i po ukończeniu takiego kursu i wykonaniu wszystkich zdań, zadań będzie można też uzyskać certyfikat, więc takie będą dwie, dwie możliwości. Odpowiadając na pytanie, tutaj Pani pyta, czy będzie można prosić scenariusz warsztatów? Wszystkie scenariusze są dostępne właśnie na tej stronie metoda metodaspoetkurs.pl, więc zachęcam do zajrzenia, przejrzenia i na pewno ty, znaczy są, znajdują się tam przeróżne scenariusze. Wszystkie oczywiście dotyczą kompetencji cyfrowych i pracy, pracy z dorosłymi. To chyba tyle, jeżeli chodzi o mój wstęp. I oddaję głos Monice. Tak, ja już włączam mikrofon. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję Olu za Przedstawienie, ja się nazywam Monika Szmeichel-Zarzeczna, widzę tutaj w naszym pokoju sporo znajomych, powiedziałabym twarzy, ale waszych twarzy nie widzę, więc imion, nazwisk, cześć, dobrze, dobrze się z wami spotkacie po raz kolejny, jest też trochę osób, z którymi spotykamy się chyba po raz pierwszy, was również bardzo serdecznie witam i tak, na zakończenie projektu SPOET w bibliotece, z którym też już jestem związana właściwie od samego początku, zostałam zaproszona do poprowadzenia takiego webinarium, jak uczyć podstawowych kompetencji cyfrowych. Wiem, że w bibliotekach kursy tak podstawowych umiejętności cyfrowych, kursy dla różnych grup społecznych i wiekowych odbywają się już od kilku ładnych lat, więc wy też jesteście poniekąd już ekspertami w tym temacie i e, chciałabym, żeby no to nasze spotkanie było też taką przestrzenią troszkę e, raz do wymiany doświadczeń, do porozmawiania sobie o dobrych praktykach, ale też o trudnościach. E, a e, z drugiej strony było takim pretekstem troszkę do uporządkowania sobie Wiedzę o tym jak my uczymy, kogo my uczymy i właściwie czego powinniśmy uczyć, czym są te podstawowe kompetencje cyfrowe. I co dzisiaj przed nami, jaki będzie plan tego spotkania? Przede wszystkim na początek zaczniemy sobie od tego właściwie tak, ponieważ kiedy mówimy o kompetencjach cyfrowych, a raczej ich braku, Mówimy w pewnym sensie o wykluczeniu cyfrowym, więc zastanowimy się, czym to jest, jest to wykluczenie cyfrowe, kogo ono dotyka i w jaki sposób mu zapobiegać. Druga część będzie poświęcona projektowaniu warsztatów kursów podnoszących kompetencje cyfrowe, trochę z metodologii uczenia dorosłych, no i na koniec inspiracje i dobre praktyki. Więc. Tak jak zapowiedziałam na początek takie pytanie do was. Jak sądzicie, może jak wiecie, czy kompetencje cyfrowe Polaków, kompetencje cyfrowe w naszym kraju są wysokie? Czy mamy jako naród wysokie kompetencje cyfrowe czy nie? Jak uważacie? Dajcie znać proszę na czacie. E, jakie są te kompetencje, o tutaj już mamy pierwszą wiadomość, niewysokie, zależy w jakiej dziedzinie, myślę, że w bankowości to nawet całkiem nam nieźle idzie, ale tu pytanie, czy użytkownikom nieźle idzie, czy aplikacje mamy dobrej jakości, to jeszcze jest, e, tak. są dość wysokie, średnie, e, niskie, średnie, zależy jaka to grupa wiekowa, Zale wydaje się, że po okresie pandemii tak wysokie średnie, czyli dominują w waszych odpowiedziach odpowiedzi wysokie i średnie. No to troszkę zajrzyjmy sobie na początek do badań. Taki raport dość świeży, bo z zeszłego roku raport DESI plasuje kompetencje cyfrowe dorosłych Polaków na 24 miejscu spośród 27 krajów, czyli trzy miejsca od dołu. 23 kraje przed nami mają dużo wyższe kompetencje cyfrowe, więc nasze kompetencje cyfrowe jednak są nie są wysokie, może się wydawać, że po okresie pandemii tak one rzeczywiście wzrosły, ale jeszcze jest nam dość daleko, ja później wam dam link też do tego raportu, będzie można sobie zobaczyć, które kraje nas wyprzedzają i jak to wygląda. Słuchajcie. Ten raport pokazuje nam, że tylko 44% Polaków w wieku 16-74 lata posiada podstawowe umiejętności cyfrowe, takie ogólne podstawowe umiejętności cyfrowe i tutaj kolejne pytanie dla was, jakie to są podstawowe umiejętności cyfrowe, co, co do nich zaliczamy, tak? ponieważ tutaj też możemy mieć różne spojrzenie na to, jakie to są te ogólne umiejętności cyfrowe, które każdy z nas obecnie powinien posiadać. Jak myślicie? Obsługa internetu i urządzeń mobilnych, internet, Facebook, e-mail, obsługa telefonu komórkowego, wyszukiwanie informacji. To są głosy, które pojawiają się od was na czacie. Tak, Czekam, czy jeszcze coś się pojawi. Widzę, że kilka osób pisze wyszukiwarki Facebook, obsługa bankowości elektronicznej, kompetencje bankowe, konsumpcja informacji, obsługa internetu urządzeń mobilnych, wysyłanie e-maila, weryfikacja informacji. Super. Słuchajcie tak, te wszystkie rzeczy, które napisaliście jak najbardziej, one składają się na te ogólne umiejętności cyfrowe, które powinniśmy mieć, ale ich jest jeszcze więcej. Zobaczcie mamy pięć takich najważniejszych obszarów w których powinniśmy umieć się poruszać w cyfrowym świecie żebyśmy te ogólne kompetencje cyfrowe mieli na dobrym poziomie i przede wszystkim to jest umiejętność korzystania z informacji i danych to się pojawiło korzystania czyli też weryfikacji znajdowania informacji. tak analizy, takiej podstawowej analizy danych, odczytywania danych, które znajdujemy w sieci. Umiejętność komunikacji i współpracy, czyli właśnie serwisy społecznościowe, e-mail, tak różnego rodzaju komunikatory, platformy, na których możemy się łączyć z innymi osobami. Umiejętność tworzenia treści cyfrowych, czyli to też o czym był cały społet, tak tworzenia różnego rodzaju treści, zasobów, nie tylko edukacyjnych, ale też tutaj robienie tego w sposób bezpieczny, legalny, tak? czyli też znajomość prawa autorskiego i tych rzeczy, które są dookoła. Umiejętności z zakresu bezpieczeństwa, tak? bezpieczeństwa cyfrowego, bezpieczeństwa naszych danych, no i umiejętność rozwiązywania problemów. I to jest tak, że powinniśmy co najmniej jedną rzecz w każdym z tych obszarów potrafić zrobić, żeby mieć te ogólne umiejętności cyfrowe. Jeżeli tego nie mamy, to jesteśmy w grupie zagrożonej wykluczeniem cyfrowym. A czym jest wykluczenie cyfrowe? Bo to też jest takie słowo, które bardzo często pojawia się w dyskursie publicznym, tak, że mamy grupy zagrożone wykluczeniem cyfrowym, że ktoś jest wykluczony. W pandemii było o tym szczególnie głośno. No i czym jest to wykluczenie cyfrowe? Wykluczenie cyfrowe, zobaczcie tutaj specjalnie podkreśliłam kolorem pomarańczowym, że to jest zjawisko nierówności społecznych pomiędzy poszczególnymi osobami, gospodarstwami domowymi, przedsiębiorstwami, regionami na poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego związanego raz z dostępem do technologii, a dwa z ich wykorzystaniem. Dlaczego podkreśliłam zjawisko nierówności społecznych? Ponieważ w tym momencie wykluczenie cyfrowe jest mocno związane też z wykluczeniem społecznym, no bo zobaczcie, prosta rzecz, tak? jeżeli mam kompetencje cyfrowe na takim podstawowym poziomie, to potrafię połączyć się z internetem i na przykład kupić sobie bilet na pociąg, tak? jeżeli tego nie umiem, no to muszę iść w deszczu, śniegu, tak do, do kasy i kupić sobie samodzielnie tak mogę sobie zrobić zakupy przez internet mogę właśnie być w kontakcie z innymi ludźmi mam dostęp do informacji wiem co się wokół mnie dzieje wiem z czego mogę skorzystać mogę się uczyć przez internet. Jeżeli nie posiadam e, kompetencji cyfrowych no to mnóstwo rzeczy związanych z różnymi obszarami naszego życia społecznego e, mnie omija dlatego e, wykluczenie cyfrowe jest związane właśnie też z takimi nierównościami i wykluczeniem społecznym. No I kolejne pytanie dla do Was. Jak sądzicie kto jest najbardziej zagrożony wykluczeniem cyfrowym? Jakie grupy? Myślę że z tymi grupami spotykacie też się już w waszych bibliotekach. Osoby starsze 50 plus 45 plus o tu nam granica wieku spada. Seniorzy seniorzy seniorzy mhm. osoby starsze 50 plus osoby bezrobotne o to też ważne osoby 60 plus. Tak no to zobaczcie jak to wygląda osoby mniej zamożne seniorzy. Super znowu wasze odpowiedzi są bardzo celne. Badania pokazują nam że największy odsetek rzeczywiście stanowią ludzie starsi. Natomiast wśród innych grup społecznych są to osoby właśnie o niskim poziomie wykształcenia w trudnej sytuacji materialnej. Co się jeszcze tutaj wzmocniło nam podczas pandemii covid. No i jeżeli chodzi o takie wykluczenie technologiczne związane z dostępem do sieci to największy problem wciąż mamy na obszarach wiejskich a czasami nawet i w mniejszych miejscowościach. Ja też miałam możliwość na przykład prowadzić szkolenie w jednej z miejscowości gdzie okazało się słuchajcie, że są miejsca, gdzie nie ma dostępu ani do internetu, ani nie łapie żadna sieć telefonii komórkowej. I to nie była wieś, to było miasteczko. Więc są wciąż w naszym kraju takie miejsca, które są pod kątem dostępu w ogóle do, do sieci, do technologii białymi plamami. tak? Natomiast, co jest ważne, bo to były rzeczy tak, takie związane z naszym statusem czy z wiekiem. Przede wszystkim, bardzo często powodem wykluczenia cyfrowego czy niekorzystania z sieci jest wykluczenie motywacyjne. I to wykluczenie jest związane z brakiem wiedzy właśnie o tym, jak wiele ja tracę nie korzystając z sieci, nie korzystając z tego, co nam technologia internet w tym momencie daje. Więc takie wykluczenie motywacyjne też jest spowodowane niskimi umiejętnościami w zakresie korzystania z komputera i urządzeń mobilnych. I bardzo często to wykluczenie motywacyjne na zajęciach też widać, jak już przyjdą do nas do biblioteki, na przykład ci seniorzy, tak, to oni mają mnóstwo obaw, mnóstwo takich barier, tak plus też bardzo często wiedzą o pewnym ułamku możliwości, a z wielu rzeczy nie zdają sobie sprawy. Dobrze, jesteśmy po takiej pierwszej części wprowadzającej, troszkę przyjrzeliśmy się, jak to wygląda w badaniach. Natomiast teraz przejdźmy sobie do części praktycznych. Wiemy już, co to jest wykluczenie cyfrowe, wiemy, co się powinno potrafić, żeby mieć podstawowe kompetencje cyfrowe wiemy kto jest zagrożony wykluczeniem cyfrowym, no to teraz jak to możemy w naszych bibliotekach zmienić. I tak jak przypuszczam, wielu spośród was, którzy tutaj dzisiaj jesteście, prowadziło już warsztaty czy kursy komputerowe, czy konsultacje indywidualne z obsługi tak, urządzeń czy komputera, czy urządzeń mobilnych i innych kompetencji cyfrowych. Więc teraz chciałabym się Was zapytać, co jest dla Was najtrudniejsze w prowadzeniu takich zajęć dla cyfrowych debiutantów. Przeniesiemy się na chwilę na Mentimeter, można kliknąć w link, który wrzuciłam na czacie, można zeskanować QR kod, który widzicie na ekranie i bardzo Was proszę odpowiedzcie krótko, z jakimi trudnościami się spotykacie prowadząc takie zajęcia, co jest co o, sprawia, że e, takie zajęcia no, nie są proste w prowadzeniu, i co potem sobie porozmawiamy, co możemy z tym zrobić. Ja udostępnię ekran, żebyśmy te Wasze odpowiedzi e, widzieli. Tak jak mówiłam, można kliknąć w link z czatu i otworzyć sobie e, w nowej karcie można zeskanować QR kod, odpowiedzcie na pytanie, co jest dla Was najtrudniejsze w prowadzeniu zajęć dla cyfrowych debiutantów. A ja udostępnię ekran i zobaczymy co tam się pojawiło. O mamy już ekran udostępniony. Zobaczcie mamy już sporo odpowiedzi. Brak cierpliwości uczestników, współpraca grupy, brak zaufania, wytłumaczyć coś co jest dla nas oczywiste. Trudność przełożenia języka cyfrowego na zrozumiałe dla seniorów, czyli taka dostępność językowa. Różny poziom, różne tempo i liczne grupy. Mhm. Opór i strach tych osób przed komputerem, że coś popsują, coś nie wyjdzie dokładnie. Tak, to, to są rzeczy też, z którymi ja się spotkałam. Szybkość reakcji, cierpliwość, zamknięcie grupy, obawy, trema uczestników. Mhm. Brak umiejętności obsługi komputera u uczestników. Uczestnicy są bardzo często na różnych poziomach wiedzy, strach przed zepsuciem urządzenia i oszustami w sieci, czyli te, te kwestie związane z bezpieczeństwem, brak urządzeń i funduszy, tak, czyli to wykluczenie takie też materialne, potakują, że rozumieją, a tak naprawdę nie rozumieją, <śmiech> tak to też... To tak troszkę jak w szkole, też ja na przykład na fizyce potakiwałam, że rozumiem, a nic nie wiedziałam o czym pani mówi. To to nam chyba zostaje. Pamiętać o tym, że nie wszystko jest oczywiste i to, co dla mnie jest proste, dla kogoś może być przeszkodą. Tak czyli, słuchajcie, to jest po prostu zejście o kilka, nawet kilkanaście poziomów niżej, żeby wczuć się w rolę tego cyfrowego debiutanta. Ponownie brak zaufania. Ściągnięcie osób na zajęcia, mhm. czyli tak brak, brak tej motywacji do uczenia się, wycofywanie się z zadań, cierpliwość, zależy jaka grupa wiekowa. Jeśli osoby starsze nie zawsze potrafią korzystać z danej platformy, klikną link i sądzą, że działa, a na przykład trzeba instalować. Mhm. Wśród młodszych za dużo siedzą w internecie, rozumiem. Trudność w tłumaczeniu, jak mogą się poruszać po stronach, co kliknąć, brak mojej cierpliwości, i to, że osoba nie potrafi sobie wyobrazić, o czym mówię, a dla mnie rzeczy są jasne. Wychowałam się już z komputerem. Tak, słuchajcie, to jest też ta olbrzymia przepaść pomiędzy tak zwanymi e, cyfrowymi migrantami, do których należą osoby tak z, z pokolenia X czy pokolenia baby boomers, a e, cyfrowymi tak zwanymi tubylcami, czyli Y-kami, i z do których część z nas należy, tak, ponieważ tu jest część osób, która wychowała się z komputerem, młodsi wychowali się ze smartfonami, no, natomiast tamte osoby poznają cyfrowy świat dopiero w wieku dorosłym albo nawet właśnie w wieku później dorosłości. Różne tempo pracy, zaznajomienie, uswojenie uczestników z obsługą komputera tak, i to wyjaśnienie, że e że nie zepsują. Zatrzymam słuchajcie to udostępnianie. Bardzo dziękuję za wasze wszystkie głosy. To są bardzo cenne wskazówki. No to słuchajcie teraz sobie troszkę porozmawiamy jak te trudności przezwyciężać. Cofnę się jeszcze na chwilę do tego o czym mówiliśmy wcześniej. Zanim zaczniesz uczyć zapoznaj się z badaniami czyli po prostu poznaj trochę tych cyfrowych debiutantów. Nie musimy tego robić za każdym razem od nowa, oczywiście warto też zapytać naszą społeczność o potrzeby, takie badania lokalne zawsze są ważne, natomiast warto się do, również zapoznać z ogólnodostępnymi raportami, w których jest dużo fajnych takich porad, dobrych praktyk, które pomogą nam uczyć cyfrowych debiutantów tak, i podnosić ich kompetencje cyfrowe. Tutaj są linki, ja później też je do was prześlę. Wykluczenie społeczno-cyfrowe w Polsce to jest raport Fundacji Orange i Cyfrowi Debiutanci. To był raport robiony przez Centralny Dom Technologii i Fundację PFR. Także przede wszystkim polecam te dwa raporty, bo w nich jest naprawdę duże bogactwo wiedzy i, i takich porad i też danych. I druga rzecz idziemy dalej już teraz do tego co prowadzić, jak prowadzić. Przede wszystkim jakie mamy rodzaje spotkań, tak? które pomagają cyfrowym debiutantom się uczyć. Raz mamy warsztaty, które często prowadzimy. Mamy konsultacje indywidualne. Też wiem, że w wielu bibliotekach się odbywają i mamy pogadanki. I słuchajcie, pogadanki też są ważne, mimo że mają taką bardziej formę rozmowy tak, czy, czy wykładu, są mniej czasami interaktywne, ale szczególnie przy różnego rodzaju pracy z takim oporem przed tym jak zacząć, korzystać takie pogadanki są fajne. Tam pisaliście w waszych odpowiedziach, że na przykład cyfrowi debiutanci boją się oszustów, boją się, że coś zepsują, boją się o swoje bezpieczeństwo w sieci. Może warto właśnie na początek zorganizować taką pogadankę, czy samodzielnie, czy na przykład na taką pogadankę zaprosić policjanta i porozmawiać o tych obawach i porozmawiać o tym jak można właśnie bezpiecznie tak zacząć poruszać się w tym internecie, porozmawiać o tym jak najczęściej atakują Tacy, tak, takie, tacy oszuści internetowi, więc to też jest taka forma, od której można zacząć. Natomiast teraz przez pewien czas chciałabym, żebyśmy skupili się na warsztatach. I zaczniemy sobie od tematów. Jakie tematy warto poruszać na warsztatach? Możecie, jak ja będę tutaj czytać i omawiać, możecie w międzyczasie jeszcze dopisać swoje tematy, które prowadziliście i które wam się sprawdziły bo to też będzie bardzo cenne. Na początek, oczywiście, podstawy obsługi komputera, smartfonu, tabletu, takie najbardziej podstawowe, tak, z czego się składa, jak włączyć, jak wyłączyć, jak się w ogóle do tego internetu podłączyć, bo to też wielu osobom bardzo często sprawia trudność, gdzie sprawdzić, czy ta bateria mi się rozładowuje. Tak, takie podstawowe obsługi, co to jest ta przeglądarka internetowa, bo to też jest bardzo E, trudne i to nie tylko wśród seniorów, ponieważ ja też prowadzę, jak prowadzę warsztaty, nie wiem, na przykład z nauczycielami w trakcie pandemii, e, to nawet właśnie wśród osób pracujących e, często było pytanie tak, a co to jest ta przeglądarka internetowa? No tam, gdzie Pani sprawdza pocztę. Aha, tak i na przykład taka prosta rzecz, e, że w przeglądarce możemy otwierać nowe karty. To jest bardzo często rzecz, której wiele osób nie wie. To jest też tak, to co, o czym pisaliście, coś co dla nas jest oczywiste. Nie dla każdego takie może być. Możliwości poruszania się w sieci, też właśnie spędzanie czasu wolnego, dostęp do informacji, wskazywaliście to na, na Mentimeterze, tak, że ludzie nie wiedzą raz na jakie strony, a dwa co na tej stronie kliknąć, jak przejść, jak się cofnąć, takie bardzo podstawowe rzeczy. Komunikacja, czyli poczta, komunikatory, media społecznościowe to są bardzo szerokie tematy na, na całe nawet kursy. Załatwianie spraw, cały obszar e-administracji, ta bankowość, która kilka razy nam się już pojawiła, zakupy, podróże, kupowanie biletów, bezpieczeństwo, czyli to co bardzo często właśnie wpływa na tą naszą motywację w ogóle spędzania czasu w sieci. No i kultura, dziedzictwo, twórczość, edukacja, czyli bardzo dużo tych tematów mamy i właściwie z każdego z tych obszarów możemy zrobić nawet nie tyle osobny warsztat co cały kurs. No i jak teraz zaprojektować takie poszczególne warsztaty. Tak, Wybieramy sobie jakiś temat. Wcześniej warto też rozpoznać na jakim etapie mamy grupę albo możemy to zrobić na pierwszym spotkaniu jakie są umiejętności tej grupy my sobie teraz omówimy takie pierwsze pierwsze spotkanie dla cyfrowych biutantów z takim podstawowym omówieniem właśnie tych różnego rodzaju urządzeń i zobaczcie na co zwrócić uwagę przychodzi nam grupa która się nie zna przychodzi na pierwsze spotkanie i zobaczcie to jest dla nas bardzo ważny moment to pierwsze spotkanie ponieważ ono zadecyduje czy ci ludzie w ogóle będą w stanie się czegoś nauczyć czy będą chcieli do nas wracać czy będą chcieli czy my ich zachęcimy do tego żeby te kompetencje cyfrowe rozwijać. I to spotkanie służy temu żebyś dowiedział, dowiedziała się co potrafią twoi uczestnicy. To co mówiliście, że mamy różne poziomy umiejętności. I to jest taki moment żeby na przykład jeszcze jedną grupę być może rozdzielić na dwie. Albo żeby przygotowywać warsztaty tak żeby były dwa poziomy trudności. To jest ważne na pierwszym spotkaniu. Poznaj motywację do nauki. Dlaczego ta osoba do nas przyszła, jaką ona ma świadomość tak, tego, co daje nam ten cyfrowy świat, jaką ma motywację, bo może przyszła tylko dlatego, że syn wyjechał za granicę i ona chce się nauczyć, jak się z nim skomunikować, a może nie ma siły stać w kolejce w banku i chce się nauczyć właśnie tej bankowości internetowej, tak? to jest ważne, poznajmy motywację. Dwa poznajmy obawy czego się ci ludzie boją właśnie czy to są obawy związane z tym że zepsuję, czy z tym że mnie ktoś oszuka czy z tym że tu mi pani pokaże a ja przyjdę do domu i tak nie zrobię bo zapomnę bo, bo pamięć już nie taka. Poznaj ograniczenia. Słuchajcie takie podstawowe ograniczenie jak prowadziłam warsztaty dla cyfrowych debiutantów prosta rzecz tak jak pracujemy na komputerze i żeby coś uruchomić bardzo często musimy dwa razy kliknąć myszą szybko tak klik klik mnóstwo starszych osób nie jest w stanie tego zrobić takie podwójne kliknięcie jest dla nich bardzo trudne ja raz z jedną grupą poświęciłam połowę jednych zajęć na ćwiczeniu otwierania na przykład folderów czy właśnie tego podwójnego kliknięcia bo to było bardzo trudne i jest dużo takich małych ograniczeń, które mają cyfrowi debiutanci, które dla nas mogą być niewidoczne, ale pierwsze spotkanie jest po to, żeby te ograniczenia zaobserwować i żeby potem móc na nie zareagować. I, trzy, i ostatnia rzecz, zadbaj o integrację uczestników, ponieważ jak przychodzimy z tymi obawami, różnymi ograniczeniami do ludzi, których nie znamy, no to mnóstwo osób się wstydzi i z tego potem wynika to że jak mówi prowadzący to oni potakują że rozumieją a wcale nie rozumieją. Ale nam tego nie zgłoszą bo się wstydzą bo się obawiają bo tak jak my czasami nie chcemy wyjść tak, na, na jakiś niedouczonych to tak samo te osoby też mają obawy przed powiedzeniem nie nie rozumiem nie potrafię. Ale jeżeli zadbamy o taką dobrą atmosferę i integrację to też to możemy przewalczyć. Pamiętaj o pokazywaniu najbardziej podstawowych rzeczy to jest znowu to schodzenie kilka poziomów niżej tak że musimy wytłumaczyć że w przeglądarce że minimalizuj to jest ta kreseczka i do czego ona służy że ona nam nie wyłącza okna ale nam ściąga na pasek a co to jest ten pasek. Zobaczcie to musimy przechodzić krok po kroku bo to co jest dla nas intuicyjne i proste dla cyfrowych debiutantów takie nie jest. Daj przestrzeń do ćwiczeń i tu jest kwestia cierpliwości naszej i osób, które do nas przychodzą. Ja wam muszę się przyznać, że tam się pojawiało, że osoby nie miały cierpliwości. Dla mnie prowadzenie warsztatów z cyfrowymi debiutantami to jest olbrzymia lekcja pokory i cierpliwości dla mnie ponieważ nieraz trzeba powtórzyć po raz dziesiąty, a na czwartych zajęciach po raz dwudziesty jedną i tą samą rzecz. Ale trzeba to zrobić i trzeba to zrobić z uśmiechem i ze spokojem, bo jeżeli pokażemy swoje zniecierpliwienie, to ta osoba nam się wycofa i przestanie przychodzić, przestanie się uczyć. Więc to jest też dla prowadzącego ogromna lekcja pokory i cierpliwości. Tłumacz krok po kroku, no to to też się nam pojawiało. I jak teraz tak, jak zaprojektować sobie taki pierwszy warsztat, ponieważ będziecie mieli link do scenariusza mojego takiego pierwszego warsztatu, który pojawił się właśnie w Spoedzie. On jest zaprojektowany według takich kilku zasad. Podzielony jest na trzy części. Intro, czyli takie rytuały początkowe. To co robimy na początku i to robimy zawsze na początku każdego warsztatu. To intro może być krótsze, może być dłuższe. Jak się grupa nie zna musimy je zrobić dłuższe. Jak się już potem zna możemy robić króciutkie ale zawsze musimy zrobić. Moduły merytoryczne czyli to co mamy zaplanowane czego chcemy nauczyć na danym warsztacie. No i zakończenie tak musimy cały warsztat zamknąć. Nie możemy przerwać o to zrobiliście. Super dziękuję cześć do domu. Do zobaczenia za tydzień. To jest troszkę za mało i teraz sobie przejdziemy przez każdy z tych elementów po kolei. Intro, czyli inaczej wprowadzenie. Jak się nam spotyka nowa grupa, to takie wprowadzenie musi być bardziej rozbudowane. I co się w nim powinno znaleźć? Przedstawienie trenera, tak? Musimy trochę opowiedzieć o sobie, żeby wzbudzić zaufanie tych osób, które do nas przychodzą. Więc zawsze warto zamieścić slajd z kilkoma słowami o sobie i opowiedzieć o sobie tak po ludzku. Druga rzecz jak my o sobie opowiemy no to warto żeby uczestnicy też opowiedzieli coś o sobie czyli taka runda początkowa tak zadajemy różne pytania zawsze pytamy o imię. Możemy też zapytać właśnie tutaj o motywację jestem tutaj dziś dlatego że albo chciałabym się nauczyć albo tak nie wiem, w wolnym czasie lubię robić coś tam, żeby te osoby, które są na sali każda z nich mogła choć przez chwilę zabrać głos. Tutaj przełamujemy taką pierwszą barierę tak lęku tej ekspozycji społecznej, odzywamy się, zabieramy głos i każdy to robi. Potem zbieramy oczekiwania i obawy. Czyli tu już można na przykład poprosić o zapisanie na karteczkach, Tak, z, z czym przyszłam, czego oczekuję po tym kursie, po tym warsztacie, bo jak się zapisuje na jakiś warsztat, to ja tam idę po coś, mam jakiś swój cel, czegoś oczekuję, ale też czegoś się mogę bać i bardzo ważne jest z perspektywy prowadzącego, żeby poznać czego nasi uczestnicy oczekują i czego się boją. Potem musimy przedstawić program i cele, jeżeli to jest jeden warsztat, to trzeba krótko opowiedzieć, co się o nim, co się na nim wydarzy, co nas czeka, bo no, ludzie lubią wiedzieć, tak? Jak będzie po kolei przebiegał. Zobaczcie tutaj, nawet na początku tego krótkiego webinarium, też mieliśmy taki slajd, co przed nami i w trzech, czterech punktach no i zasady grupy. Zasady, które będą nas obowiązywać. Te zasady mogą być różne, ale związane z tym, że na przykład nie oceniamy się, że nie ma głupich pytań, tak że to co się dzieje na tej sali zostaje tutaj, nie wynosimy, nie opowiadamy potem anegdot, że ktoś nie umie tego, a ktoś tamtego. Zasady grupy są również bardzo ważne. Możemy je na przykład zapisać na flipcharcie czy na slajdzie z prezentacji. No i słuchajcie, czemu w ogóle to wszystko nam służy, czemu nam służy te pięć elementów? Intro, to wprowadzenie buduje nam bezpieczną atmosferę i już na początku pokazuje naszym uczestnikom, że my chcemy, żeby oni byli aktywni, żeby oni mówili, żeby pytali, żeby zgłaszali swoje potrzeby. tak? Z perspektywy trenera to też jest ważne, bo on sobie diagnozuje oczekiwania, sprawdza właśnie te motywacje, jaki jest poziom motywacji, sprawdza ograniczenia tak i określa też zasady współpracy. I to jest bardzo ważne, żeby budować bezpieczeństwo i potem jeżeli te zajęcia będą miały jakąś cykliczność, to na każdych zajęciach robimy takie później krótkie intro, które po raz kolejny pozwoli nam przełamać różne bariery i z każdymi zajęciami e, będzie coraz luźniej, coraz radośniej, będą się pojawiać czasami anegdoty, różne tematy, to też jest fajne, bo budujemy taką e, sobie małą społeczność. I jak wygląda intro w tym scenariuszu pierwszych zajęć z kompetencji cyfrowych, które znajdziecie na, na platformie społedowej. Zobaczcie, mamy powitanie uczestników, przedstawienie trenera. Tutaj jeszcze, jak, jako że to jest w ramach społedu, to opowiadamy, czym jest ten społed i jak możemy otrzymać certyfikat po tych warsztatach, tak? Jak dostaniemy materiały, mamy rundkę zapo zapoznawczą. I zobaczcie, i taką rundkę możemy sobie albo na prezentacji wyświetlić, albo zapisać na Flipcharcie. Mam na imię. Tak, mam na imię Monika. Na co dzień, na co dzień e, pracuję i jestem mamą dwójki dzieci. Na komputerze potrafię, myślę, że dość dużo potrafię, tak? A jestem tu dzisiaj, ponieważ tych pytań może być mniej, jeżeli, jeżeli mamy dużo uczestników i chcemy, żeby była rundka krótsza. Jeżeli widzimy że ktoś nam się tu rozgaduje to delikatnie zawsze możemy przerwać albo jak ktoś odjeżdża z tematu to powiedzieć że w przerwie możemy do tego wrócić ale to jest bardzo ważne żeby każdy uczestnik w tej rundzie zabrał głos. Także tak wygląda ta karunka początkowa. Ponieważ w tym scenariuszu macie pierwsze zajęcia i to jest też właśnie dobry moment do poznania tych motywacji i ograniczeń, to jest też tam zamieszczone takie ćwiczenie, żeby połączyć uczestników w trzy zespoły. Zależy jak grupa jest duża, jak jest mniejsza to mogą być dwa zespoły, jak jest większa to mogą być cztery zespoły i każdy z zespołów otrzymuje na razie jeden flipchart z jednym ze zdań, co może umożliwić mi korzystanie z komputera, czyli to jest to pytanie o świadomość tego, czy my w ogóle wiemy, co nam w ogóle może dać wejście w ten cyfrowy świat. Dotychczas nie korzystałem, nie korzystałem z komputera, ponieważ, tak? czyli co mi utrudniało, czego mi brakowało i co mi sprawia największą trudność, tak? czy to właśnie są ograniczenia, nie wiem, motoryczne, czy to są ograniczenia związane z pamięcią, czy po prostu się boję. Te rzeczy osoby w grupach wypisują na tych flipchartach i potem te flipcharty sobie wędrują pomiędzy grupami i każda grupa coś dopisuje pod spodem. Na koniec siadamy sobie wszyscy razem i omawiamy, co tam się znalazło, dlaczego jak możemy sobie z tym poradzić. Tak tutaj e, uczestnicy też mogą sobie dawać rady, mogą się wzmocnić, ale zobaczcie, takie ćwiczenie jest możliwe po tym, jak zrobimy taką wstępną rundę zapoznawczą i oni są już wiedzą, kto jest na sali, już zabrali głos, wtedy jest im łatwiej zrobić takie ćwiczenie i też robimy je najpierw w mniejszych zespołach, bo wtedy się lepiej rozmawia, lepiej otwiera. Tu są też takie e, czynniki trochę psychologiczne. No i to jest taki, taki początek. Tutaj to jest zaplanowane na 25 minut i 15, czyli łącznie 40 minut takie to wprowadzenie, ale może się zdarzyć tak, że będzie potrzeba, że samo to wprowadzenie zajmie nam cały jeden warsztat. Może tak się zdarzyć, bo to jest warsztat zaplanowany cały na dwie godziny. Ale może się zdarzyć, że to nam się przejdzie, no może nie na całe dwie godziny, no ale do godziny na przykład, że nam się to przeciągnie, bo będzie potrzeba najpierw rozprawić się z takimi różnymi przekonaniami, z którymi przyszliśmy. No a jak zamkniemy tą część, to przechodzimy sobie już do merytoryki. I zobaczcie, i moduły merytoryczne możemy sobie, najlepiej jest zaprojektować według cyklu Kolba. W projekcie Społet cykl Kolba pojawiał się już wielokrotnie, więc wiem, że już wielu z Was ten cykl Kolba sobie, że tak powiem, się z nim zapoznało, być może częściowo już go przetestowaliście. Bardzo fajnie się sprawdza przy nauczaniu kompetencji cyfrowych i to jest taki cykl, tak? Mamy cztery elementy. Zaczynamy sobie od doświadczenia. Na czym to polega? Zadaj zadanie do zrobienia. Albo zapytaj o doświadczenia uczestników z danego zagadnienia. Potem rozmawiamy z uczestnikami o wnioskach z tego doświadczenia. Zadajemy tutaj ważne jest, żeby zadawać pytania otwarte. Co się udało, co się nie udało, co było trudne, co było najciekawsze. Co może ci dać ta umiejętność, jak możesz, tak, co z tego wynika. Żebyśmy nie zadawali pytań tak nie, no bo wtedy nam ktoś odpowie tak albo nie. I jest cisza, a jak zadamy pytanie otwarte to prowokujemy do dyskusji. Potem mamy teorię, pokaż jak najprościej wykonać zadanie, wytłumacz, zwróć uwagę na trudności, no i wdrożenie, czyli uczestnicy sami wykonują zadanie, ćwiczą, wdrażają, Tak, jeżeli e, mówimy o tym na przykład jak e, gdzie możemy znaleźć informacje, no to sami wchodzą na stronę z informacjami, sprawdzają, klikają, wracają do strony głównej, powtarzają, tak? czyli wdrażają. Ja bardzo często to wdrożenie z teorią troszkę tak miksuję, ponieważ wykonuję z uczestnikami zadanie krok po kroku, czyli na przykład otwieram przeglądarkę internetową i proszę otwórzcie przeglądarkę internetową. Tak omawiam. Tu wpisuję adres e, strony www i proszę teraz wy wpiszcie ten adres u siebie, żebyśmy pracowali równo, żebyśmy wszyscy jakby utrzymali jedno tempo i wtedy jak ktoś ma kłopot to można od razu przy konkretnym kroku zareagować. Albo ktoś kto siedzi obok może mu pomóc, bo e, też jest tak, że jeżeli ja coś pokażę, zrobię na przykład słuchajcie 10-20 kliknięć, i powiem, no to teraz wy zróbcie to samo, to większość osób, która nie ma kompetencji cyfrowych wysokich, to tego nie powtórzy, nie ma szans. Czy jak mamy gdzieś założyć konto, jeżeli ja powiem, o tu wchodzę na tą stronę, tu klikam załóż konto, tu podaję adres e-mail, tu mi przyjdzie SMS, wpisuję kod z SMSa, tu jeszcze potwierdzam i dopiero o już jestem zalogowana, no to teraz się zalogujcie też, to 90% grupy tego zadania nie wykona, nie ma szansy. Dlatego warto tak prowadzić krok po kroku. No i jak to wygląda w praktyce? Na przykład w tym scenariuszu, który macie na platformie mamy doświadczenie, tak, ćwiczenie. Co z tą przeglądarką? O co chodzi z tą przeglądarką? Pytamy uczestników, czy korzystali z przeglądarki internetowej, w ogóle, czy wiedzą, co to jest przeglądarka internetowa, jaką mają przeglądarkę internetową. Jeśli korzystali, to po co z niej korzystali? Co w niej można zrobić, tak? To już jest refleksja co w niej można zrobić, po co nam jest ta przeglądarka, jakie daje możliwości i następnie pokazujemy na ekranie. Tak, Jeżeli się okaże, że ktoś korzystał, ale tak troszkę, a ktoś nie korzystał w ogóle, no to pokazujemy gdzie się wprowadza ten adres strony albo wyszukiwaną frazę, tak? gdzie właśnie wyłączamy okno, a gdzie minimalizujemy. Co to są te zakładki, jak je zapisywać i tutaj warto, żeby właśnie to się przeplą, przeplatało, tak jak wpisujemy adres, no to uczestnicy wpisują adres, jak wyłączamy wszyscy okno, no to za chwilę wyłączamy wszyscy okno i warto to przeplatać, o, tu jest nawet zapisane, po każdej czynności prowadzący prosi uczestników o jej powtórzenie, czyli tak krok po kroku i tak możemy budować sobie ćwiczenia albo moduły merytoryczne całe, ponieważ kolb może być taki malutki do jednego ćwiczenia, a może być duży do całego modułu. I potem mamy zakończenie, tak jak już przejdziemy przez całą merytorykę, to mamy kilka takich rytuałów na zakończenie, czyli podsumowujemy treści merytoryczne, co się w nam zadziało na tym warsztacie, o czym rozmawialiśmy. Można porozmawiać z uczestnikami, jak mogą tą wiedzę wykorzystać. Nawet poprosić o takie zobowiązanie, tak? Zapisz sobie na kartce, co w tym tygodniu zrobisz w internecie, albo jakie strony odwiedzisz, albo jakie z jakiej informacji poszukasz. Tak? No i robimy ewaluację, czyli pytamy o, o, o to, tak, co na przykład było trudne, co zabierają ze sobą, co by się mogło jeszcze przydać, albo co w ogóle było nieprzydatne. To też jest dla nas ważna informacja, żeby wiedzieć, jak projektować kolejne spotkania. Tutaj przykład takiego bardzo krótkiego zakończenia, dziesięciominutowego ewaluacja. Tak, uczestnicy biorą kartki, flamastry, zapisują wrażenia w trzech obszarach. Co zapamiętałem, co jest dla mnie najtrudniejsze, z czego dzisiaj, jeszcze dzisiaj w domu będę korzystać. No i też mamy takie informacje organizacyjne właśnie zakończenie szkolenia, certyfikaty, zaproszenie na następne spotkanie. I tutaj zamykamy jakby temat projektowania sobie jednego pojedynczego warsztatu. Natomiast na koniec, ponieważ jeszcze mamy kilka minut, kilka takich informacji, dobrych praktyk, inspiracji, co jeszcze możemy zrobić. Słuchajcie. Warsztat to jest jedna rzecz i warsztaty są bardzo fajne, bardzo fajnie się sprawdzają, żeby przekonać w ogóle osoby, żeby chciały się uczyć, fajnie to zrobić na warsztacie, ale bardzo dużo to co pisaliście mają, różne osoby uczą się w różnym tempie, mają już wyjściowy różny poziom tych kompetencji cyfrowych i tutaj bardzo często rozwiązaniem dla nas są konsultacje indywidualne. To też jest kolejny sposób na przełamanie tego lęku, tak, na to, żeby dana osoba mogła powiedzieć, z czym ona ma konkretny problem, z czym sobie nie radzi, powtórzyć wszystko nawet 10 razy, zapisać sobie na spokojnie, rozwiązać jakiś problem, który tylko ona ma. I to jest bardzo fajne wsparcie takich warsztatów, czy kursów, które prowadzimy z cyfrowymi debiutantami, ale co tu jest ważne. Ja prowadziłam i kursy komputerowe dla cyfrowych debiutantów i konsultacje indywidualne. I jak robiłam pierwszy raz konsultacje, to zrobiłam bardzo duży błąd. Nie określiłam konkretnych stałych godzin i się okazywało, że do biblioteki do mnie przychodziły Osoby z kursów, tak, rano przed otwarciem. Ja przychodzę, otwieram, a już ktoś czeka ze swoim komputerem albo telefonem, albo prowadzę inne zajęcia, a widzę, że tu już mi pan czy pani podryguje w drzwiach i, i pokazuje, tak, że, że tu telefon, że on przyszedł, tak? albo muszę wykonać jakieś swoje rzeczy, nie wiem, obłożyć książki, czy, czy zrobić zamówienie tak, na książki, a tutaj na przykład trzy osoby się ustawiają w kolejce. To potrafi bardzo nas obciążyć w trakcie pracy, więc trzeba określić godziny, częstotliwość tych spotkań i jeżeli widzimy, że jest dużo osób, to po prostu robić zapisy na konkretną godzinę. Jeżeli mamy większy zespół, no to też możemy kogoś z zespołu poprosić, że tak, żebyśmy się wymieniali, żeby tak się też nie obciążać. Ale warto to robić, bo naprawdę wtedy efekty tego uczenia się są dużo wyższe. Druga rzecz, jakie są miejsca, które nam mogą pomóc projektować warsztaty i uczyć tych cyfrowych debiutantów, gdzie możemy szukać fajnych inspiracji. No to przede wszystkim tak to, co powiedziała Ola. E, platforma Spoet, tak, metoda, katalog dobrych praktyk, zasoby, e, scenariusze, przewodnik i, i, i dobre praktyki, które mamy tutaj po naszym projekcie. To jest bardzo dobre miejsce i warto tam zaglądać. Druga rzecz, bardzo fajna i też uruchomiona niedawno to jest platforma Learn My Way. E, to jest platforma, która. E, Została przetłumaczona i zaadaptowana do polskich warunków z takiej brytyjskiej platformy, którą przygotowała taka organizacja, która nazywa się Good Things Foundation. I ona jest bardzo fajna i wspiera nam prowadzenie samych warsztatów. Słuchajcie, tam są różnego rodzaju kursy, które nawet w trakcie warsztatów, można robić z uczestnikami i te kursy dotyczą korzystania właśnie z internetu dla początkujących, z bycia w kontakcie, tak, z tych obszarów komunikacyjnych, z bezpieczeństwa i ochrony online, z wydawania pieniędzy online, z serwisów obywatelskich, z rozrywki online, także tu jest dużo fajnych rzeczy i one są zrobione w taki sposób, że można klikać tak to nie są materiały wideo to jest tak to jest też absolutnie darmowa platforma i jak chcecie możecie sobie też popatrzeć bo ona wspiera wspiera naukę tych kompet podstawowych kompetencji cyfrowych plus można później taki kurs jeszcze zadać do domu naszym uczestnikom do powtórzenia. Dalej taki portal też który nazywa się Emocni Tutaj znowu mamy dużo tutoriali, dużo informacji i też e, takich wskazówek, jak możemy prowadzić warsztaty, więc to takie trzy, trzy miejsca, żeby was nie zarzucić. Tych miejsc jest dużo, ale trzy, które wam bardzo mocno polecam. społedowe, e, nasze miejsce, gdzie jest dużo gotowych scenariuszy i bardzo fajna metoda uczenia się. E, Learn my way, trochę inna metoda, ale też warto sobie przetestować i emocji dni to są troszkę starsze materiały, starszy projekt, ale wciąż jeszcze tam można znaleźć dużo rzeczy dla siebie. I tak na koniec, pokażę wam jeszcze. Kiedy nasi cyfrowi debiutanci już się z nami zwiążą, tak mamy sobie fajną grupę, prowadzimy ich przez jakiś czas, trochę już tych spotkań, czy indywidualnych, czy grupowych jest za nami, można z nimi robić fantastyczne projekty cyfrowe. Ja, właśnie po, z, moją, z moimi grupami, z którymi prowadziłam kursy podstawowych kompetencji cyfrowych, potem robiłam takie projekty związane z laboratorium wspomnień, czyli zajmowaliśmy się tak porządkowaniem trochę domowych archiwów. Digitalizacją tych domowych zasobów. Potem panie tworzyły z tego fotokasty, ze swoich zdjęć zeskanowanych, uczyły się kolorować zdjęcia w darmowych aplikacjach czarno-białe. Mieliśmy nawet też takie wideo, podłączone wideo przez, przez taki specjalny graber, gdzie można było kasety VHS przegrać sobie na pendrive i. Po kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu latach, znów obejrzeć, nie wiem, film z Wesela, z zjazdu rodzinnego czy z komunii. Więc później z tymi naszymi cyfrowymi debiutantami możemy iść dalej, jak już nie są takimi debiutantami, i robić też bardzo fajne działania społeczne i kulturalne. Jest 11.25. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli są jakieś pytania, to to to jest dobry moment, żeby się pojawiły na czacie. Czy my dostaniemy prezentację? Olu, jak to wygląda, bo widzę, że się już włączyłaś. Myślę, że to zależy absolutnie od Ciebie. Jeżeli dla Ciebie to jest ok, to my możemy wrzucić taką prezentację do pobrania jak najbardziej, więc mhm. jeżeli Ty Monika się zgadzasz, to... Tak, ja się bardzo, bardzo zgadzam, zawsze się zgadzam. Tak. Tak. Tu jeszcze padło pytanie, czy dostaniemy zaświadczenia. Ja tak na szybko jeszcze się upewnię. U, e, u, o, po pierwsze dostałam informację, że prezentacja jest już wysłana na stronę i Super. tak będą też zaświadczenia. Rozumiem, że prezentacja jest w tym samym miejscu, w którym, z którego można pobrać zaświadczenia, hmm? więc wszystko, wszystko będzie dostępne. Nie słychać mnie? To Słychać. Aha, to może, to może jakiś. E, dobrze. Może jeszcze jakieś pytania merytoryczne do Moniki. Jeszcze mamy cztery minutki. Cztery minutki. E, czy Biblioteka Publiczna może dołączyć do projektu Emocni, żeby przeprowadzić kurs dla seniorów? Słuchajcie, z tamtym projektem to jest troszkę już tak, jak jest z zespołem, że on się skończył w 2019 roku, ale materiały są uwolnione, są dostępne też na platformie i po prostu można z tego korzystać i u siebie prowadzić warsztaty. Także w ten sposób to wygląda. Hmm? Czy Dobrze, jest... to ja wykorzystam ciszę i hmm? jeszcze raz zaproszę. Ja wiem, że już tutaj bardzo dużo o tej od naszych materiałach zostało powiedziane, ale jeszcze raz zachęcę. Do, do zajrzenia również zachęcam do kontaktu z nami i na przykład, jeżeli któryś scenariusz się wyjątkowo spodobał, albo gdzieś znajdą Państwo jakiś błąd. My w ogóle cały czas się uczymy i zmieniamy i pracujemy też nad tą stroną, więc zachęcamy też do krytycznego przeglądania materiałów. Też wiadomo, że czasami tam jakiś link nie działa, albo no, różne rzeczy się zdarzają w internecie, wiadomo, więc też zachęcam po prostu do takiego dodawania nam znać i do pozostawania w kontakcie z nami nieustająco. My też będziemy na pewno kontynuować pracę w Spoedzie. Od, od przyszłego roku będziemy mieć nowy projekt we współpracy z nauczycielkami z Ukrainy, więc też będziemy, będziemy Państwa informować co i jak u nas, bo to, że projekt się, się kończy formalnie, to nie znaczy oczywiście, że my zamykamy naszą, naszą działalność i i już nic więcej się, się nie wydarzy, więc zachęcam, żeby obserwować i naszą stronę i nasze media społecznościowe. Mamy ciągle jeszcze naszą grupę społeczną na Facebooku, na której też będą się pojawiać, pojawiać informacje. Więc mam nadzieję, że to nie jest taki całkiem koniec, tylko to jest koniec jakiegoś etapu, a przed nami dużo nowych bibliotecznych przygód. Ja również bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za te ciepłe słowa, które pojawiają się na czacie. To była czysta przyjemność tutaj być dzisiaj z Wami. Bardzo się cieszę i dzięki wielkie. Dobrze, to ja też bardzo dziękuję i będę powoli zamykać w takim razie nasze spotkanie. z Niektórymi pewnie z Państwa zobaczymy się jutro. Do zobaczenia, miłego wtorku.